Jem psika. Albo dwa potem robię sobie film na Baldziku ciągle z pięciu chłin nie boli ten wasz płacz w studio leje się znów Fox się po latach bawi skład mój kanał walił gównem po trzech dniach suko ja mam gówno plan, gówno plan, jeje. Dzisiaj robię baldzik klas, baldzik klas, jeje, zniszczę życie paru gwiazd, paru gwiazd, jeje, młody milioner to baldzik powiedz kto wyszedł na baldzika dwudziestka w chromie się błyszczy w radiu kanał mój na playliście nam wszystko co sobie wyśnie ten czar już nigdy nie pryśnie fani piszą na insta admin min Foxa gadają o baldziku. Tu nie wierzył w Baldzika nikt w 3 lata na sam szczyt, dzisiaj budzę całe miasto, bo Baldzik ma nowy film, wszyscy piszą o ten film, mam wyjebane w nich, nie będzie żadnego parkoura z seonerkiem żadnego parkoura z seonerkiem. kurwa nic, je, je, na osiedlu płonie Baldzik, płonie Baldzik, jeje, je. tych prawdziwych mam do dziś, mam do dziś, tym fałszywym tu. Mam przy sobie nowy film starzy mi nie dali nic na podjeździe stoi gliniarz nie wiem, czego on ode mnie chce ona chce zajebać mi ja jej mówię oglądaj film znikam w fiacie jak baldziki i zostaje po mnie dym, po mnie dym, i zostaje po mnie dym, po mnie dym, po mnie dym, ja chcę słubów walesz it, walesz it, walesz it, jak ten sławny baldzik, baldzik. Nie powstrzyma kurwa nic ten kanał to najgorszysz i ty płaczesz ciągle na kanale jak będę nudził się w weekend to zagram w kodasy na sobie oksy mam baldziora jak śpię to tylko w baldziorach ja zamiast siedzieć to działam torbę baldziora mam na ramionach.